Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o zapowiedziach, czyli jednym z elementów, jakie możesz dodać do swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Zapowiedź lub inaczej komunikat głosowy to element, który umożliwia odtworzenie osobie dzwoniącej krótkiej informacji głosowej. Wykorzystując ten element możesz przekazać dowolną informację, np. powitanie po dodzwonieniu się do Twojej firmy, czy komunikat o przetwarzaniu danych lub nagrywaniu rozmowy. Pokażę Ci teraz, jak dodać zapowiedź. Wejdź do kreatora swojego schematu centrali, kliknij zielony plusik w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element zapowiedź. Rozpocznij od wprowadzenia nazwy zapowiedzi, czyli dowolnej przyjaznej nazwy Twojego komunikatu głosowego. Pozwoli ona odróżnić ten element na schemacie. Następnie wprowadź zapowiedź. Jeśli chcesz zastosować wcześniej wykorzystywaną już treść zapowiedzi, możesz wybrać ją z listy. Możesz także wybrać gotowy, wcześniej przygotowany plik dźwiękowy zapisany w odpowiednim formacie. Jeżeli nie masz jeszcze przygotowanej zapowiedzi, możesz skorzystać z naszej bogatej oferty profesjonalnych lektorów, do której link znajdziesz w opisie tego filmu, lub przygotować nową treść korzystając z naszego darmowego wirtualnego lektora. Aby przejść do generatora, kliknij skrajną prawą ikonkę Nagraj treść za pomocą wirtualnego lektora. W wyświetlonym pop-upie możesz wybrać język zapowiedzi, np. polski, oraz wprowadzić treść. Przed zapisaniem treści możesz ją odsłuchać klikając ikonkę odtwarzania. Jeżeli wszystko się zgadza, zapisz komunikat i powróć do konfiguratora. Przejdźmy dalej. Jeżeli chcesz umożliwić osobie dzwoniącej ponowne odsłuchanie wiadomości po wybraniu konkretnego numeru tonowego, wskaż odpowiednią wartość przy powtórz. Możesz również umożliwić przerwanie zapowiedzi w dowolnym momencie poprzez wybór tonowy. W tym celu zaznacz checkbox przy pozwól, aby osoba mogła pominąć odsłuchanie zapowiedzi poprzez wybór tonowy. Po dostosowaniu wszystkich parametrów zapowiedzi do swoich potrzeb, zapisz ją klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz zapowiedź z innymi elementami na schemacie, np. warunkiem czasowym oraz wybranymi numerami lub kolejnymi elementami, np. z Twoim numerem wewnętrznym. I to już wszystko. Wiesz już co to jest zapowiedź oraz jak dodać ten element do Twojego schematu wirtualnej centrali. Jeśli struktura Twojej firmy jest bardziej rozbudowana, stosując również inne dostępne elementy możesz stworzyć schemat bardziej skomplikowany, a zarazem odpowiednio dopasowany do Twoich potrzeb. Zachęcam Cię do obserwowania naszego kanału na YouTube, aby nie ominęły Ci kolejne filmy, w których omówimy inne dostępne funkcje wirtualnej centrali TeleQ.